Witam serdecznie grupowiczów. Chciałem Państwu pokazać można powiedzieć element domu który już jest w całkowitym rozkładzie jak mniej więcej wyglądają domy które są można powiedzieć opuszczone praktycznie już podlegają degradacji to są ściany Często się Państwo spotykacie w swoich domach, które kupujecie, właśnie z takimi ścianami ze szczebelkami drewnianymi, które są później okładane gliną. także to troszkę jeszcze Państwu przybliżę. No szkoda, pewnie jakiś taki był dom około 60 metrów kwadratowych, tak sobie dzisiaj podróżuję. I sobie akurat zauważyłem ten dom, więc mówię, jest okazja, żeby Państwu pokazać, jak to mniej więcej wygląda od środka. Dla tych, co jeszcze tak nie widzieli albo załóżmy, już mu otworzyć ścianę.